Tiiiinti... Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Nieskot i witam was bardzo serdecznie! Dzisiaj gramy sobie UHC! Tak dokładnie, gramy się w UHC. Na Coxcraft! Powodzenia w UHC widzowie! Dobra widzowie, kopiemy sobie. W ogóle nie wiem czego ja chcę szukać, ale... Skoro gram UHC, no to gram UHC, co nie? Okej. Okay. Mamy kurczaki. Okej okay, widzowie, mamy. Słowce jakieś. Dobra. Mnie się przyda, jakby nie miał żadnego. Dobra, lecimy wizowie O, nie chcę nie. Potem na tą kopę, na poligon. O, Teraz chcę, chcę zrobić piec Cześć świnko. Dobra. Dobra. dalej. Już by mogło się przydać kiedyś na tą zupę grzybołą. Ja to jest kita. Trochę... Ci się nigdzie nie śpieszę, się ja sobie czuję. Czy coś tam jest? Nie wiem, szczerze. Hmm. Soliciek na kogo wypadnie na tego, będzie. Hmm. Yes. To jasne, faj A. Dobra. Dobra. W ogóle nie jestem. Ja właśnie mam taki cień. Oj. Oj. Oj. Oj doba. A idą. Mamy jeszcze piec. Mamy. Oj Ktoś coś tu robi Co so, jest?